Klip na priv, tak? Czyli S na noba to jest to? Cały czas, nie? Blaszka jest w Aha! On jest... Ja pierdolę! To benefic miał być w żelaku, właśnie. Co ja, rob... co ja mówię? Nie, groszaj. Wyską mi kończą. Tu mi się wydaje, że coś jest w chuj nie tak. Bo Benefis, jak ja patrzę na jego po powa, to jest takie coś. Nie wiem, czy widać, bo nie widzę z tego. Teraz będzie czarny ekran na chwilę. No szkór zapiał, no dawaj Minecrafta. I teraz jeszcze raz na chwilę czarny ekran i już wracamy. Dobra. Blaszka robi takie coś, zobaczcie. Blaszka robi tak, takie coś. Biegnie, wali hita. Nie? Do przodu. I Blaszka nie jest słaby, żeby tego nie potrafić zrobić. A Wenefis w tym czasie robi tak. Oczywiście pokazuje w swoim tempie: okrąża go i wali z boku. A Blaszka jest wtedy na hicie z przodu. O co tu chodzi? Różnica pingu? Bo wczoraj wszedłem teorię, że ping jest mega znaczący w PVP. Movement Boga? No nie, zobaczcie jeszcze raz to. Ja tego nie rozumiem. To jest według mnie coś nie tak. Menefis ma 4 pingu? Aha, czyli dalny ping pod yy, PVP. No to słyszałem właśnie, że 40 pingów to jest perfekcyjne pod PVP. Czy tam 50, patrzcie to. Widzicie? Dajcie mi teraz klipa od blaszki. Ja chcę zobaczyć, jak u blaszki to jest widoczne. Dobra kurwa, wanka albo 1 pisze 25, 1 50, 1 40, 1 10, nieważne to jest kto ile pingu ma. Dajcie mi klip od blaszki, ja muszę to zweryfikować. Robimy kurwa dochodzenie widzowie, dochodzenie. Cześć Grander. Grander, przeproś tatę, że nie chodzę na treningi, ale widzisz teraz streamuję rano, a potem mam dalej przeprowadzkę i nie ogarnąłem tego w poprzedni tydzień. Oj, kamerka nie, myszka, dobra. Trudno się zajmuje, no ale to jest chłopie. To nie jest trudny AIM, to jest różnica, patrzcie, to jest, oni stoją naprzeciwko siebie i to jest różnica czterech kratek, pa, raz i teraz zobacz co on robi. Z tej strony, czyli jest troszeczkę po, prawej, po lewej stronie blaszki, czyli po, po jego prawej, Wenefisa i patrz to. To jest chore dla mnie. No co? No co? Ale co się stało? No dobra, ja rozumiem, że dla was to jest normalne, ale ja jestem, wiecie, jeszcze nubem. Ja chcę się dowiedzieć. Rozumiecie to? Ja nie oskarżam go o cheaty. To nie jest, to nie jest ten content. Ja chcę się dowiedzieć, co tu się wydarzyło, że on robi kółeczko wokół blaszki, a blaszka jeszcze wali mieczem do przodu, nie? Ja chcę wiedzieć, dlaczego. I teraz poproszę o shota od blaszki. Jak to wygląda u blaszki? Macie takie shota? Po prostu blaszka jest chujowy. Wiesz, że zaobrażanie mojego przyjaciela może zostać na pizdę ode mnie. Idziesz, kurwa? Dawaj, chodź. Chodź tu. Chodź tu. Toho. Chodź oczywiście w grze komputerowej. Dobra, czekajcie, widzę. Ja rozumiem, że wy macie 500 teorii. Ja chcę zobaczyć powa blaszki. Czy ma ktoś yy, jego... Nie ma nikogo. Dobra, to ja sobie sam znajdę. Eee, Twitch TV. MR Blaszka. Eee, MR Blaszka. Ostatni filmik. Jak, jak weźmie jego ostatni filmik? Jak okaże się, że dla subskrybentów, to robię salto na butle. To. Która minuta to jest? Zmiany. Tutaj już Blaszka gra w jakieś gówno, więc powiem wcześniej. Nowy człowiek, naprawdę. Mam taki dobry humor teraz. Ale ma dobry humor ten blaszki. Prawda, o wiele lepszy. A dalej gra w minecraft? Nie, też gówno jakieś. Jak już babla, to czekaj, aż pracują grę. To nie jest ten live, inny live. Dobra. Ten. Jak już babla, czeka, aż grę. Nie, to na pewno nie ten. Na teraz większość gier na przykład nie gra się na... DOMO 2233440440uje 2 zł. Ale blaszka to nie ogar w pup. On zamiast się napierdalać to farmi IP Dobra, nie płacz, kurwa. Ja zaraz to sprawdzę i powiem to samo pewnie. Ja pierdolę. To jest blaszki czy to widziałem tu być żerwaj... nie, nie, nie, nie zabrali, ogląda takie rzeczy, wiesz? Jak jeszcze kiedyś miałem w chęci, to teraz już... Tu! Czekajcie! jak ktoś... O ty kurwo? Nie. Ja lecę, nie, no, trzymaj, nie. Się. Musisz trzymaj się, trzymaj się napierak Ja obiadem muszę sobie zjeść, będę o 20... To pewnie tu gdzieś dostał na pizdę, co nie? Ale jak tego, ale on może też zrybafy na mnie używać jak ktoś. Nie, ale co trzymaj się, trzymaj się na, wstrzymaj wstrzymaj na ja obiadę muszę sobie zjeść. to przestań, no, no, nie, nie denerw się Ja rozumiem, że Blaszka jest mniejszym ogarem niż taki Venefis, ale to, ja chcę tylko zobaczyć jego połowa, jak to wyglądało, wiecie, bo dla mnie obej, obejście Blaszki jest dla mnie dziwne, no bo o, to jest to. Obejście tego, jak Venefis oprzedł Blaszkę, dla mnie to jest mega dziwne. I wiecie, ja nie jestem prosem, ja nie mam doświadczenia w PvP. Nie umiem w to. 5.44? A to się zaczyna ta walka, czy.? No dobra, czekajcie. Jemu też puszczacie to gówno? Strękwa masz nadal? Mam. No, 8 minut mam. A, no. Musimy zać ten taki moment, Kto gdzie. Nie, no to już jest chyba wcześniej, co nie? To było to? Nie, blacha! Cepał! Dzięki, dzięki. Jesteście wszyscy dzięki. Campio przekazuje 3 złote. Kiedy duło dziadu i władca śmierci wasze duo jest piękne. Dziękuję bardzo. Nie wiem, no jak Rivek wejdzie, nie? Jak zje te borówki ze śmietaną, jak zje chłop. Chłopiec odklejony, więc niech je borówki ze śmietaną. Dobra, tu gdzieś. Ej, hey, ile ja mam jeszcze Wiknesa? Na minutę. O, to było to? Chyba nie. To jeszcze nie to, nie? Tak, to to. Czekajcie, to jest... 4707? Napierda obok. Dobra, Blaszka nie trafia, nie trafia. O i teraz. O i teraz będzie pa. Błażu, Robi kryta? jeden złotego. Pozdrowisz mnie i kaczkę. Pozdrawiam byłaś u ciebie, i kaczkę. Dziękuję bardzo. I Benefis jest po jego skosie, i Blaszka już jest odwrócony w niego. Ale nie jest tak jak tutaj. Zobaczcie. Tutaj hit jest taki, że on jest z boku, a blaszka nie jest obrócony w niego. Czy to jest po prostu animacja postaci? Czy różnica pingu, animacja postaci... Ping? D kropek, kurwa. Zobaczcie to. Tutaj blaszka jest na nim, jak dostaje hita. Tutaj blaszka jest na nim, jak dostaje hita. A tutaj, jak dostaje hita, jest totalnie z boku i do przodu wali. Tak, jakby walił w chmurę. Na pewno nie hity, co? To nie to. Poczekaj, tu mamy... Nie, to nie jest to, widzicie? Tu nie ma tego dołka, widzowie. Dobrze, znaleźliście tutaj, znaleźliście tutaj tego. Widzicie, nie ma tego dołka, co tutaj. Musimy znaleźć ten sam teren. Tu jest taki dołek przed blaszką. A! Kurde, widzę jednak. Detektyw widz, potrafi. Detektywizm. O, tu będzie zaraz. Bo to jest to, że oni tak czekają. Na minutę. To jest ten, ten, ten? To jest ten dołek? Poczekajcie. tu może być taki niewyraźny trochę. Mhm. Mm Wydaje mi się, że to może być to. Mm -hmm. Tu widzimy górę. Tu góry nie widzimy. Tu widzimy kawałek dżungli. Tu ta dżungla istnieje, więc tu mamy to samo. Znajdź trzy różnice. Nie? Nas no tak, no ale za chwilę będzie ten hit, nie? Tutaj, Wenefis teraz Benefis go obchodzi. Teraz sprawdźmy to, widzowie. Jesteście gotowi? Wasz Sex Pachel jest zawsze gotowy. Tak, tu jest... O, widzicie, jest dołek? O, i teraz Blaszka się machnął, ale jest w niego. Widzicie, jest w niego wcelowany. A tutaj... Blaszka go nie trafił. Nie, to ta dziura jest mniejsza. Nie, bo to się wydaje, że jest mniejsza. Kliknij spację na... Ale tutaj czy tam? Tu? Kurwa, boję się. A! Tu musimy kliknąć. No tu wygląda jakby blaszka... Cof, to znaczy, blaszka dostał Noka, a on po prostu cofnął Wenefis. Tu zobaczmy, czy ten Nok istnieje, widzowie. A, bo tu mamy ten. Dobra, czekajcie, dajmy normalnego Spida. No i Benefis wrócił, to jest chyba to samo. I teraz jest drugi hit. Ma <śmie�> Wiknesa, dostał do, do, do, do samego siebie Dostał życie sobie Wiknesa pod nogi No nic mnie nie bija, mi zaraz set padnie no Znaczy bije dużo, ale nie, nie, no nie bierz tak dużo jak wcześniej Nie wiem, mu tych to jeszcze, bo to się Ja pierdolę, no przecież salto do koła niego no Dobra, trzeba go zespam bo inaczej nie ma opcji Mi zaraz set padnie, ma nie mu Nasuwa się w jeden wniosek, nasuwa się jeden wniosek, który musimy wyciągnąć z tej lekcji. Albo blaszka dostał na dziurę w albo tutaj Benefis trochę śmierdzi. Mhm. I teraz co to jest za odpowiedź? Gdzie mamy odpowiedź, widzowie? Gdzie mamy odpowiedź? No, ale żartowałem z tym, że śmierdzi. No przecież, kurwa, no. <grywa> Detektyw Paczol. Ty, ty, ty. <grywa> kurwa.